Paniej. Głaszcząc się po brzuchu, mówi Piotr Pikont. Panowie, pięknie Wam dziękujemy. o mistrzowie ceremonii Europy na widelcu. Pomysłu... Widzimy się za rok. Dziękujemy bardzo. Niech żyje Wrocław. Niech żyje Robert Wrocław Magłowicz. Jest super, jest super, jest super. I ostatnie słowa Piotr Pikont.